O czym dzisiaj? Dzisiaj będzie o pięciu rzeczach. Pięciu najważniejszych rzeczach, których musisz unikać podczas inicjowania rozmowy na zimno. Po to, żeby klient nie trzasnął słuchawką, żeby nie zabluźnił się słuchawkę, nie rozłączył się i żebyś miał szansę porozmawiać. Cześć, Dariusz Kowalski, blogo sprzedaży Dariusz.com, Zasubskrybuj i oglądaj do końca, bo będzie niespodzianka. Dlaczego klient przy zimnych telefonach chcę trzasnąć słuchawką. Nie potrzeba chyba na to pytanie odpowiadać. Każdy z nas ma dość natrętnych ma telemarketerów. Kiedy słyszę dzień dobry, Klara Sobieraj z Funduszu Ochrony Środowiska chce porozmawiać o fotowoltaice. Albo inny przykład, hej, dzień dobry, tutaj super sprzedawca, dzwonię z banku takiego a takiego, e, ta rozmowa jest nagrywana, proszę potwierdzić swoją tożsamość, podać mi numer PESEL, albo trzy numery, albo imię matki, ojca i tak dalej. I każdy już wie, że od razu po drugiej stronie kryje się handlowiec. Kryje się handlowiec, który będzie coś wciskał, no bo wszyscy wiemy, jak spamerskie, jak denerwujący są to telefony. Więc co zrobić, albo czego nie robić, aby się odróżnić od wszystkich tych telemarketerów natrętnych, jak gies, jak końska mucha latem. Po pierwsze, unikaj nadmiernego entuzjazmu. Masz być naturalny. Nie rób nigdy czegoś takiego, hej, aj, super, dawno Cię nie widziałem, ale ekstra, fajnie, że jesteś, dzwonię do Ciebie, mam taką atrakcyjną ofertę, że w ogóle jak i teraz nie kupisz, to Ci zdechną wszystkie wielbłądy. Nigdy, nigdy czegoś takiego nie rób. Oczywiście witamina E, czyli entuzjazm przy telefonowaniu, szczególnie na zimno, jest bardzo istotny. Ale tu nie chodzi o przesadzony entuzjazm, nie chodzi o właśnie takie sztuczne coś, bo klient po drugiej stronie jest inteligentny. Przecież nie dzwonisz do jakiegoś głupka, któremu chcesz coś wcisnąć. Klient po stronie, drugiej strony jest inteligentny i od razu wyczuje w tym entuzjazmie, że to jest sztuczne i będzie chciał jak najszybciej się rozłączyć. No i tu dochodzimy do punktu drugiego. Bądź szczery, nie kombinuj. Nie używaj różnej marki sztuczek Hej, zadzwoniłem do Ciebie, przyjacielu, bo jesteś na naszej grupie, jesteś aktywny i chciałem zobaczyć, jak się czujesz. A Ty akurat z grupy się wypisałeś już dawno, dawno i nie pamiętasz o człowieku, więc jak po takim wstępie od razu wiesz, że chce Ci coś sprzedać. Albo Cześć, dzwonię, mam dla Pana darmowy prezent, bo komputer Pana właśnie wylosował i żeby go odebrać, wystarczy przyjść na jakieś spotkanie albo wystarczy coś tam kupić, albo... albo... Jak ktoś słyszy w Polsce, że wygrał prezent to są dwa wyjścia. Albo jest emerytem i wtedy w to uwierzy, albo jest przedsiębiorcą i właściwie nie masz szans na jakikolwiek kontakt, na jakąkolwiek sprzedaż, bo właśnie sobie zamknąłeś drogę. Punkt trzeci, nigdy nie mów nic o sobie, o swojej firmie. Nie trailuj jak, jak Katarynka, jaką masz wielką firmę, ile to zatrudniasz pracowników, jakich najlepszych, ile masz oddziałów, jakie masz obroty. Nic to klienta nie obchodzi. Dlaczego? Miałeś kiedyś w ręce, przy okazji jakiegoś spotkania ze starymi znajomymi, zdjęcie klasowe. Takie zdjęcie, gdzie są wszyscy z twojej klasy. Ja miałem kilka razy, kilka razy przeglądaliśmy się i kogo każdy szuka na tym zdjęciu jako pierwszego? Na tym zdjęciu zawsze, każdy, prawie każdy szuka najpierw siebie. Nie swojej miłości klasowej, nie swojego gnębiciela klasowego, nie pani nauczycielki, ulubionej wychowawczyni. Zawsze szuka siebie. Więc Ty podczas tych zimnych telefonów, podczas rozpoczęcia rozmowy masz sprawić, żeby klient na tym zdjęciu właśnie dojrzał siebie, a nie Ciebie. Więc tylko krótko powiedz w jednym zdaniu coś o sobie, ale tak, żeby to coś było zachętą dla klienta, żeby on zobaczył, że w tym Twoim jednym zdaniu jest coś, co może być dla niego istotne, żeby dojrzał siebie na zdjęciu klasowym. Punkt czwarty. Pokaż profesjonalizm. Jeśli dzwonisz do kogoś, to przygotuj się, przygotuj się z problemów branży, z trzech najważniejszych problemów, jakie twój klient reprezentujący branżę raczej na pewno posiada w swojej firmie. To jest twoja praca domowa, musisz być dobrze przygotowany. To, że dzwonisz na zimno nie oznacza, że możesz nic nie robić i możesz dzwonić w ciemno. Masz się przygotować. Jeśli klient jest z branży A, to masz znać trzy największe problemy w tej branży i błyskawicznie pokazać je klientowi. Podczas rozmowy, jako taki hak, jako taka przynęta, po to, żeby on zauważył, że rozmawiasz z profesjonalistą i chciał z tobą rozmawiać. I uwaga, wielka uwaga. Nie myl problemów z wyzwaniami. Wyzwanie to przebieg maraton. Boląca kostka i skręcona kostka na 20 km to olbrzymi problem. Z problemem, z bólem zęba, idziesz do dentysty i płacisz błyskawicznie, niezależnie od tego, jakie pieniądze zapłacisz, byleby tylko się tego z bólu pozbyć. Wyzwanie może zawsze zaczekać. Wyzwanie kupisz za rok, wyzwanie kupisz za dwa lata albo dopiero jak stanie się ono problemem. Zdefiniuj trzy najważniejsze problemy dla branży Twojego klienta, dla Twojego awatara klienta idealnego. I punkt piąty. Przestań mówić i zaangażuj klienta, wydobądź od niego merytoryczną odpowiedź. Skoro wcześniej przedstawiłeś trzy punkty, trzy najważniejsze problemy, to teraz zapytaj, który występuje u niego. Zawsze występuje. I niezależnie od tego, czy klient ci powie, że tak, tak, mamy taki problem, czy raczej w większości przypadków powie, że nie, nie ma takiego problemu, to nie ma większego znaczenia, bo on widzi już, że rozmawia z profesjonalistą, a ty zadając to pytanie masz teraz wymilczeć i dać mu szansę na odpowiedź, na zaangażowanie się, na odpowiedzenie na, te, na to wszystko, czym wcześniej otworzyłeś rozmowę, szczególnie na pokazane wcześniej problemy. I to odpowiedź tak albo nie, ale zawsze ci odpowie. A to jest punktem do przejścia do dalszej części rozmowy. Tylko musisz go wymilczeć, dać mu czas na to, żeby odpowiedzieć, dać mu czas na to, żeby się zaangażował. Teraz już wiesz, co robić i czego nie robić, aby ludzie od razu po od, od, odebraniu od ciebie zimnego telefonu nie trzaskali słuchawką. Ale powiedziałem ci tylko co zrobić albo nie robić. Ale nie powiedziałem jak. A jak to zrobić? Jak i konkretnie użyć zwrotów? To wszystko znajdziesz w obszernym artykule właśnie na temat rozpoczęcia rozmowy handlowej i na temat takiego bardzo skutecznego schematu, który nazywa się złamaniem schematu. Jeśli oglądasz ten film na blogu, to tuż pod spodem, pod filmem masz pełny artykuł